Drań, czyli moje życie z Janikiem. Drań, draniuszek, dranisław. Janik, który imię zawdzięczał piosence Tanie dranie kabaretu starszych panów. Pierwszy ukochany pies małej Zosi, dziś znakomitej pisarki Zofii Staneckiej, która wyznaje. Pisząc teraz o draniu, chciałam choć odrobinę spłacić dług wobec niego. Z pierwszym psem jest jak z pierwszą miłością. Nigdy się go nie zapomina. Cytat ten wskazuje na fakt, że mamy do czynienia z prozą wspomnieniową, w której fundamentalne znaczenie dla życia rodziny ma głęboka więź z drania. Opowieść Staneckiej jest subtelna, sugestywna, nostalgiczna, co znakomicie podkreślają delikatne ilustracje Marianny Sztynu. Kiedyś zaczytywałam na śmierć opowiadania Tadeusza Konwickiego o jego kocie, wydane pod tytułem Iwan Konwicki z Domu Iwaszkiewicz. Biografia. Stanecka tworzy dzieło równie znakomite literacko co Konwicki, chociaż o psie i adresowane do dzieci. Jednak zamiast ironicznej narracji, w której lubował się Konwicki, stosuje narrację emocjonalną, bliską dziecku. Nie chowa się za fasadami, lecz w prosty, impresjonistyczny sposób opowiada historię niezwykłej miłości jaka zrodziła się między nią a Draniem. Pisarka opisuje wspólne przeżycia z Draniuszkiem, ludzko-psie rozmowy, wzajemną troskę i czułość oraz ludzko-psie spojrzenia i gesty świadczące o niespotykanym uczuciu. Wydaje się, że przewyższają one więzi ludzko-ludzkie. Relacja Zosi i Drania oparta jest na bezpieczeństwie, rozpoznawaniu emocji bez słów, wzajemnym zaufaniu i nieskalanej niczym złym miłości, która ewoluuje i nigdy nie dotknie jej anihilacja. Drań to osoba, która cementuje rodzinę w trudnych chwilach. Wspomnienia kłopotów rodzinnych przesycone są melancholią. Pisarka ubiera je w eufemizmy, niedopowiedzenia, dotyczą bowiem tej sfery życia, którą traktuje jak nieprzyjemną tajemnicę. Pozwala nam przyglądać się temu jakby z za kotary. Wyraźnie zaznacza granice prywatności, tymczasem wszystko, co dotyczy drania stanowi eksplozję czułości, troski, radości, uśmiechu. Stanecka nie banalizuje chwil szczęścia przeżytych z draniem, przechowuje je w skrzyni pamięci, w tej opowieści, jak drogocenny skarb. Niezwykle piękny jest fragment, w którym drań utula Zosię do snu, dotyka jej nosem, łazikuje po niej, marszczy brewki. Jest dla niej całym sobą. I naprawdę był wierny, ciepły, uważny na moje cierpienie, rozumiejący, że czasem życie nie ma smaku i wszystko na chwilę traci sens. On ten sens przywracał swoją cierpliwą, wierną miłością. Uczył mnie, że obecność może być największym darem. Konkluduje pisarka. Finał losów drania osnuty jest oniryczną mgłą. I wolałabym, abyście zinterpretowali go sami lub zapytali Zosie, co się stało z draniem. Ja tak zrobiłam. Przechowuję teraz prawdę o draniu głęboko w sercu, a książkę tę zabrałabym na każdą bezludną wyspę. Żegnaj, kocie Iwanie. Witaj, Jamiku Draniu. Dziękuję.